Witam wszystkich. Rozpo... Rozpoczynamy trasę egzaminacyjną we Wrocławiu na kategorię A. przykładową trasę egzaminacyjną. Jak jesteśmy gotowi do jazdy, to proszę bardzo. Jedziemy. Zaczynamy od wrocławskiego WORDu. Pierwszym znakiem po wyjeździe z placu manewrowego jest punkt kontroli, gdzie musimy dojechać i zatrzymać się ruszamy z punktu kontroli i na skrzyżowaniu w lewo sobie pojedziemy na skrzyżowaniu w lewo zjeżdżamy do lewej krawędzi jezdni bo droga jest jednokierunkowa wyjeżdżając z drogi wewnętrznej włączamy się do ruchu i wjeżdżamy w strefę 30 km na godzinę z kierunkowskazem wjeżdżamy, skręcamy sobie w lewo Jedziemy prosto 30 na godzinę i obowiązkowo jak przecinamy skrzyżowanie równorzędne obracamy głowę. Wolne to jedziemy. Wyjechaliśmy najpierw z ulicy Ziębickiej w ulicę Klimasa Zbliżamy się do sygnalizacji świetnej. Przed sygnalizacją jeszcze skrzyżowanie równorzędne Obracamy głowę I na światłach pojedziemy sobie w lewo Na światłach pojedziemy sobie w lewo Zatrzymamy się przed światłami Światła z sygnalizatorem ogólnym. My dostajemy zielone światło, z naprzeciwka też dostajemy zielone światło. Wykonując manewr skrętu w lewo, musimy przepuścić wszystkie pojazdy jadące z przeciwka w naszym kierunku, bo skręcające w swoje prawo nasze lewo. W przypadku dużego natężenia ruchu, Najbezpieczniej dojechać sobie do środka skrzyżowania, zaczekać aż inne pojazdy zjadą z niego i dopiero wykonać manewr skrętu w lewo. W lewo, tak żeby nie jeździć na podwójną ciągłą, tak skręcamy sobie w lewo. Wyjechaliśmy ze strefy 30 na godzinę 50. Rozpędzamy się do prędkości 50 km na godzinę. No. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach pojedziemy sobie w prawo. Mamy zielone światło, blisko prawej, skręcamy w prawo. I możemy, proszę bardzo. Ustąpiliśmy pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejonemu, jedziemy prosto. Prosto, pięćdziesiątka, rozpędzamy się. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu w prawo sygnalizujemy zmianę pasa ruchu, a, za, a następnie w prawo sygnalizujemy zmianę kierunku jazdy. Jadąc w prawo poruszamy się blisko prawej krawędzi jezdni. Na skrzyżowaniu w lewo będziemy się przemieszczać. Dojeżdżamy do linii przerywanej, będziemy zmieniać pas ruchu i musimy mieć wolne. Głowę obracamy, wolne, wjeżdżamy i jedziemy sobie prosto. Przed nami krzyż Świętego Andrzeja, obracamy głowę lewo, prawo. Jedziemy prosto, obracamy głowę przez lewo ramię, czy z tyłu nie ma tramwaju. Poruszamy się prosto, jedziemy ulicą Krakowską w tej chwili. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach w prawo z ulicy Krakowskiej skręcamy w ulicę Karwińską pamiętajmy, że przed zatrzymaniem zawsze musimy zredukować bieg do najniższego Blisko prawe jedziemy w prawo, mamy sygnalizator kierunkowy, blisko prawe jedziemy w prawo, nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Po skręcie w prawo pojedziemy sobie dwa razy w lewo z ulicy Karwińskiej będziemy wjeżdżać w ulicę Mościckiego dajemy sobie lewy kierunkowskaz przemieszczamy się do osi jezdni redukujemy, jadąc dwa razy w lewo musimy znajdować się przy osi jezdni patrzymy czy sprzeciwka nie ma pojazdów i znowu jedziemy do osi jezdni bo skręcamy w lewo na drodze dwukierunkowej zbliżamy się do znaku stop z pełnym zatrzymaniem poczekamy, dojeżdżamy sobie przed linię bezwzględnego zatrzymania i przed linią obowiązkowo się zatrzymujemy, upewniamy i możemy proszę bardzo nabieramy prędkości 50 na godzinę jesteśmy na drodze z pierwszeństwem Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy jechać w lewo, musimy zasygnalizować manewr skrętu w lewo, bo droga jest w lewo bądź w prawo, więc jest zmiana kierunku jazdy i musimy to zasygnalizować. I prosto jedziemy, prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. W no, znowu wjeżdżamy w strefę 30 km na godzinę. Skrzyżowania równorzędne. Wjeżdżamy w ulicę Topolową. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Przemieszczamy się od prawej krawędzi z kierunkowskazem. Do osi jezdni, skręcamy w lewo Przecinamy ścieżkę rowerową Głowę obracamy Skręcamy w ulicę Cedrową I jedziemy cały czas prosto Wjeżdżamy do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym będziemy zawracali i sygnalizujemy tylko zjazd skrzyżowania. Nie sygnalizujemy wjazdu. Wjeżdżając upewniamy się, że lewa jest wolna. Wolne to wjeżdżamy. O. Sygnalizujemy prawym kierunkiem, zjazd ze skrzyżowania. Omijamy zaparkowane pojazdy, prawy kierunek, zmieniamy pas ruchu, jedziemy sobie prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, w prawo i w prawo, na skrzyżowaniach równorzędnych zawsze mamy pierwszeństwo, więc skręcamy sobie w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo w ulicę Mościckiego, mamy znak ustąp, musimy ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą z pierwszeństwa. O. Najbezpieczniej jest dojechać się, zatrzymać, popatrzeć i jak będzie możliwość spokojnie skręcamy w prawo. O. Wyjechaliśmy z strefy ogranicza Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Z ulicy Mościckiego wjeżdżamy w ulicę Semaforową, strefa ograniczonej prędkości 30, jedziemy prosto, ale pilnujemy prawej strony. Obracamy głowę, jak wolne, jedziemy prosto. Kolejne skrzyżowanie równorzędne przemieszczamy się prosto obracamy głowę w prawo wolne możemy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojedziemy w lewo sygnalizujemy zawsze tylko zjazd mamy znak ustąp patrzymy czy lewa jest wolna abyśmy mogli spokojnie wjechać na rondo wjeżdżamy na rondo zjeżdżając prawy kierunek. Jedziemy prosto i tu musimy uważać, bo cztery uliczki to jest wszystko to są wszystko skrzyżowania równorzędne. Pilnujemy prawej strony. I tutaj też, kolejne skrzyżowanie równorzędne, przemieszczamy się prosto. Strefa ograniczonej prędkości, przemieszczamy się cały czas, poruszamy się z prędkością 30 km na godzinę. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Na tym skrzyżowaniu możemy jechać w prawo bądź w lewo. Musimy zwrócić baczną uwagę przed przejściem dla pieszych na pieszych. I czekamy tutaj przed przejściem. Zatrzymamy się, bo nie mamy miejsca do kontynuowania jazdy. Więc spokojnie sobie czekamy. Oni zjeżdżają, podjeżdżamy sobie pilnujemy prawej strony, bo skrzyżowanie równorzędne jak mamy prawą stronę wolną, jedziemy w lewo do osi jezdni na znak USTĄP i jak będzie wolne, pojedziemy sobie w lewo wyjechaliśmy ze strefy 30 i nie rozpędzamy się, bo po prawej stronie zrobimy zatrzymanie we wskazanym miejscu kierunek prawy zatrzymujemy się przy tutaj przy ZATOCE Dokładnie, do prawego krawężnika Pełne zatrzymanie, tak Kierunek lewy, obracamy głowę I włączamy się do ruchu, proszę bardzo I jedziemy prosto Pięćdziesiątka, rozpędzamy się Włączenie się do ruchu musi być Poprzedzone obróceniem głowy Prosto, cały czas prosto Za chwilę wykonamy ponownie manewr zatrzymania we wskazanym miejscu Jest to tak zwany szuterek Więc musimy bardzo uważać Bardzo wolno musimy zjechać na, na pobocze Wykonujemy manewr zatrzymania we wskazanym miejscu Dajemy kierunek prawy, hamujemy na asfalcie Redukujemy w ostatniej fazie, zjeżdżamy na pobocze zatrzymujemy się do zera jak będzie możliwość włączymy się do ruchu musi być pełne zatrzymanie kierunek lewy głowę obracamy wjeżdżamy na asfalt i rozpędzamy się 50 panel wykonany prawidłowo jedziemy na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo obowiązkowo musimy dać kierunkowskaz bo jest zmiana kierunku jazdy w prawo poruszamy się drogą z pierwszeństwem przejazdu będziemy jechać w lewo Kierunkowskaz lewy, przemieszczamy się do osi jezdni i na lewym kierunkowskazie będziemy jechać w lewo. Pięćdziesiątka cały czas prosta. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo Z ulicy Gajzowej skręcamy w Tarnogajską jedziemy prosto Zygranizator na wprost jest bliżej lewej strony, więc przemieszczamy się prosto i na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Kierunek, kierunkowskaz przemieszczamy się do osi jezdni. Zatrzymujemy się przed linią warunkowego zatrzymania. I czekamy na światło zielone. Przemieszczamy się wzdłuż osi jezdni Jeżeli sprzeciwka jadą pojazdy To je przepuszczamy, jest możliwość Skręcamy, gdyby było więcej tych pojazdów To czekamy przy osi jezdni Aż przejadą, wjeżdżamy znowu w strefę 30 na godzinę I musimy zwrócić uwagę na Skrzyżowania równorzędne Jedziemy prosto, skrzyżowanie równorzędne, obracamy głowę czy wolne, jak wolne jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, wjeżdżamy do ośrodka egzaminowania ruchu drogowego we Wrocławiu Zbliżamy się do znaku stop, pełne zatrzymanie Dojeżdżamy do linii, przed linią się zatrzymujemy do zera Przemieszczamy się na punkt kontroli Zatrzymujemy się przed punktem kontroli W tym miejscu kończymy trasę egzaminacyjną i jeszcze jedziemy prosto, tam gdzie żeśmy zaczynali, zatrzymujemy się w tym miejscu.